Kurwa wyciągnąć, zjewa, a on się, a on z powrotem, no kurwa to za naród zjebany, ja nie mogę, kurwa, gierowie zajebany Bo tu nie wjechał osobą autem. Widać, że to jest Znój. Gruziński kurwa zjebę A to może jedzie ten? Nie, to nie ten. O, Wiesz, że kurwa, Mercedes zajebany. Chuj, niech kurwa wała, ale ja czas trafił. pan, no, to, to trzeba być jeden. Po prostu jeden tam słowa niecenzuralne a ty się powrotem od razu nie jutro od razu tam takie lecą niecenzuralne słowa bo słuchajcie sytuacja wygląda w ten sposób że niedźwiedź jak wracał z miasta to ten gościu był zakopany, przyszedł i poprosił żeby go wyciągnął i niedźwiedź go wyciągnął i dwie godziny później ten facet przychodzi i dokładnie w tym samym miejscu on się zakopał ponownie czyli on z tej drogi która jest tam Niedźwiedź go wyciągnął tam do drogi On wziął, nawrócił I wrócił z powrotem w to samo miejsce W którym się przed chwilą zakopał Wyobrażacie sobie taką sytuację? Ja nie wiem jak to nazwać Normalnie słów brak Najgorsze w tym wszystkim jest to że my mieliśmy, już byliśmy prawie do końca spakowani, mieliśmy jechać na nową miejscówkę. My tu siedzimy trzy tygodnie, nie możemy się doczekać, żeby po prostu stąd wyjechać i co? Kolejną noc będziemy na miejscu. A widzę, że przyjechał jakiś samochód, na szczęście terenowy wygląda poważnie, więc może nas powyciąga. Jak wszyscy wejdziemy do tego samochodu, żeby był cięższy, ale mi się wydaje, że wręcz jest przeciwnie, prawda? Tak na logikę z naszego doświadczenia, że czym cięższy samochód, tym łatwiej się zakopuje, no ale co kraj, to obyczaj, prawda? No nie przecinaj, spróbuj to rozwiązać oj co, popróbować to rozwi rozwiązać A. kurwa, nowalina. nie chujcie, czobną kurwa, skończam dzisiaj już siedzi kurwa, na przodu, zajebam nie trzeba jechać Ten gościu, co przyjechał tym drugim samochodem, to w ogóle nie jest w stanie nas wyciągnąć. Wyciągnął tą osobówkę, a my tam zakopaliśmy się jeszcze głębiej. Kurwa! Kurwa, wyciągnąć, zjeba, a on się, a on z powrotem! No Kurwa, to za naród zjebany. Ja nie mogę, kurwa. za zajebane. No i dupa. Ten gościu tą Toyotą co przyjechał, to nie był w stanie nas wyciągnąć. Wyciągnął tą osobówkę i próbował parę razy i teraz nas wyciągnąć i generalnie zbiera się jechać do domu, więc my nie mamy żadnego pojęcia co będzie dalej. Jak to było do przewidzenia, to oczywiście ten emergency samochód jest stanowczo za mały i za lekki, żeby nas wyciągnąć. więc teraz wezwali jakąś inną ekipę. Nie mamy pojęcia. Czekamy dalej. Let's, go, let's go. What so what so? Go, go, go, go. Ranki już są coraz chłodniejsze dlatego na śniadanie lubię coś ciepłego zjeść, jak jest zimno i zrobiłam takie nie wiadomo co bo to kolejny mój wynalazek i tu są różne warzywa takie, które mi zostały z poprzedniego gotowania miałam już ugotowaną na parze marchewkę i kalafior i do tego podsmażyłam Paprykę, cebulkę, czosnek, imbir, dodałam kukurydzę i fasolę czerwoną z puszki i do tego ugotowana kasza quinoa. Niebo w gębie i samo zdrowie. Nareszcie mogliśmy wyjechać z Gruzji. Nie żeby nam się w Gruzji nie podobało, ale jeśli widzieliście wszystkie odcinki z tego kraju, to wiecie, że mieliśmy tu kilka niechcianych przygód i długi przymusowy postój. Ostatnia noc w Gruzji i nie obyło się bez gruzińskiej gościnności. Znaleźliśmy sobie tutaj takie miejsce w polu, tam w jakiejś dróżce, jak widać, żeby nikomu nie przeszkadzać. A rozbiliśmy się na noc. Rano wstajemy i pan przyjechał tutaj do pracy w polu. No i mówi, to tu jest moja działka. Tam. I a po drugiej stronie też. I mówi, ale co wy tu robicie? ale czemu żeście do mnie nie zapukali? Przecież mogliście przyjść do mnie, bym was ugościł. Mogliście u mnie spać. Po co spać w polu? No i mówi, no dobrze, to chociaż dam wam owoców, tak? I po prostu poszedł i nazbierał. Niedźwiedź mówi, daj mu najmniejszą, Bo pyta się, czy mamy reklamówkę, torebkę, żeby do czegoś wrzucić. Niedźwiedź mówi, daj mu najmniejszą, bo już tyle, żeśmy nadostawali. Właśnie wczoraj robiłam konfiturę z tych pozostałych, które nam zostały z darów, no i dzisiaj mamy znowu. Ale to jest przepiękne. Więc dla wszystkich osób, które boją się podróżować, spać na dziko, naprawdę nie ma czego się bać. Dzień dobry. że ten dom, co żeśmy wczoraj prawie wjechali do niego. Yeah. Tak, jak jest. To jest mój machin. Oh. Bela. No, mas, to no, no. Ona idzie ze Jak ktoś cię zaprasza na herbatę, to nigdy nie jest tylko herbata, tylko zawsze A, z tego ja się tak. zrobi cała uczta zaraz. Pan dalej dzwoni. Jestem za ja pozwolę Pan tutaj obdzwania całą rodzinę i mówi, że mam gości z Polski. ma gości. No to. Tak. Jakiś problem, to się No. My name is Alexander. Oh, okay. Nice to meet you. Nice to meet you as well. My name is Shaknisa. Oh my god. Shaknisa. Shaknisa. Yes, Shaknisa. It's very difficult for me to I say. Okay, so much in here. My grandma uh, grand usually. Uzale. Angel Adam, mangos telem, English Adam, Szanse, zangiel Adam, go tumor telephono. mama, you. Okay. Mama, to skomaya. Hello! Ah, hello! Tak, he. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nice to meet you. Ono, to balisa работает там. Na A my dopiero co po śniadaniu. No, ale nie wypada i trzeba troszeczkę chociaż popróbować. No. No, lep. B... Cześć. Cześć. No to громкий. А Cześć, chcę co hello hi hello how are you hi i am fine and you? we are fine mm -hmm. what's your name my name is Joseph. okay my name is alexandra nice I will, uh, i will be an english teacher when i grow up oh that's absolutely wonderful i wish you good luck yeah. yes O, to jest I Byłem an, an, an English teacher. I used to work as a teacher. No. Muszę jeść na siłę, słuchajcie. To jest tam um, mniej więcej jak gołąbki, eh, ale tak strasznie słone, że naprawdę ciężko przełknąć. Poza tym byłoby bardzo dobre, ale. Pan mi tutaj dolewa kompociku, który jest naprawdę super pyszny, taki słodko-kwaśny, z takich śliweczek jak mirabelki. Oni z tych śliwek robią też taki zielony sos, który dodają do nawet mięs różnych potraw. Jak one są zielone te śliweczki, a potem jak one dojrzeją, to robią też z tych czerwonych kompot albo przeciery. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. O, krówki tutaj są. Гуси, вот это волос, посмотри, гуси, самый хороший сорт. Куси, гуси, посмотри, а -а -а, гуси. это другой сорт. <связь> беж, беж, беж, беж. Это волос, посмотри, гуси, да? Это совсем другой сорт. Это самый сладкий, бывает, это Nasz rosyjski jest trochę taki kulawy i my nie wszystko rozumiemy. A tutaj pięknie tytoń organiczny się suszy. bardzo Wspaniała, Pani Wspaniała, jestem tu mój brat, To jest mój tu, jestem jest, Tak na gorąco szybko powiem, jak człowiek się odzwyczaił od przekraczania granic, turlając się cały czas po tej strefie Schengen, gdzie tam przed covidem to w ogóle nikt niczego nie sprawdzał i nawet nieraz nie wiadomo było, w którym momencie przekraczamy granicę z jednego kraju do drugiego, to nagle, jak znowu ktoś sprawdza papiery 10 razy, e, dokumenty samochodu i tak dalej, to wiecie, taki szok kulturowy, czy człowiek mówi, ale co ty tam, ile będziesz czytał? Przecież studiują te papiery, nawet jak wszystko masz w porządku, to trwało, no mi się wydaje, chyba dwie godziny nam tutaj zeszło w sumie, no może dwie godziny nie, ale godzina, to nie lekko godzinę czasu nam zeszło przekroczenie granicy i um, tak dziwnie też było co kraj to obyczaj okazało się, że ja jako pasażer muszę przejść zupełnie innymi okienkami więc musiałam wysiąść z samochodu najpierw na granicy gruzińskiej i przejść innymi bramkami a niedźwiedź przejechał samochodem przez inne okienka i na końcu ja, nawet mi nie pozwolono wsiąść do samochodu dopóki on nie skończył i później na granicy armeńskiej było tak samo. Tak więc no, tak to wygląda podróżowanie w tych rejonach. For fuck's sake. Bela pisz off masz miejsce po fuck Bela, oj Ale ona musi widzieć Co ciekawa jest kurwa Armenii? Tak, ona jest ciekawa jak Armenia wygląda Fuck I'm not, I'm just